Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego Nauczycielu, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł wesprzeć.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 To, co przychodzi nam w życiu bez większego trudu, bez wysiłku, jest przez nas niedoceniane. Wartość ma to, w czego zdobycie musimy włożyć wiele energii. Jezus stawia nam wymagania, które możemy przejść, tylko trzeba się zaprzeć samego siebie. W pójściu za nim nie ma niemiłych niespodzianek. Droga Jezusa, czyli styl jego życia. Został dobrze opisany na kartach Biblii. Wiemy zatem kogo i jak mamy naśladować. Tu nie ma rzeczy niepewnych, które mogłyby budzić lęk. Skąd zatem On się bierze w nas? Przecież tak niewielu chrześcijan radykalnie podąża za Chrystusem. Czego się obawiają? Że stracą przywileje? Że będą musieli wstać z wygodnej kanapy? I stracić wszystko, co z takim mozołem budowali? Obawy budzą się tylko wtedy, gdy przeceniamy życie doczesne, równocześnie niedoceniając życia wiecznego. To prawda, że pójście za Chrystusem wiąże się z pewnym ryzykiem, ale źródłem tego ryzyka nie jest wcale Chrystus, ale my sami. Słowo Chrystusa jest trwałe a Jego obietnice niezmienne, tylko nasza niestałość, nasza niewierność może przekreślić Boży Plan wobec nas. Bóg dał nam wolność w wyborze życiowej drogi, ale tylko jedna kończy się sukcesem to ta droga, która wiedzie do Niego.